Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo powiem Ci nieco o irygatorze do jamy ustnej firmy Waterpeak. Ten konkretny model jest to właśnie Waterpeak Ultra o wdzięcznej nazwie WP100E. Wcześniej do tej pory stosowałem cały ten majdan, tutaj, który widzisz po mojej prawej stronie. Pasty do zębów, płyny do płukania, nitki, szczoteczki. I Muszę uczciwie powiedzieć spełnia swoją rolę na pewno. Mam około 50 jeszcze zostało mi parę zębów. No jeżeli przyjrzałeś mi się wcześniej to na pewno je zobaczyłeś. Także reklama waterpika, prezentacja waterpika nie oznacza że masz tutaj się pozbywać innych markowych produktów. No ale właśnie poprzez znajomych, właśnie natknąłem się na tego to Waterpika. No według tutaj opisu na spodzie opakowania jest to maszynka zrobiona w Chinach. Myśl techniczna podobno jest z USA. No i tak jak ci wspomniałem zachęcony pozytywnymi recenzjami postanowiłem ją zakupić. No, i za chwilę zrobię tutaj taki unboxing. Czyli w sumie zobaczysz, co dostałem za całe 420 zł w jednym z Wrocławskich sklepów stomatologicznych. Cena na 2013 rok. W internecie jest nieco taniej. Widziałem ceny jakieś 389 zł. No, i patrzymy, co dalej. Oczywiście odstawiamy tutaj inne akcesoria. I patrzymy co mamy w pudełku. Ładnie otwieram. Tutaj jakieś ochronne są. Coś, coś papier typu wytłaczanka na jaja, na jajka. Podeprę się oczywiście gwarancją. W gwarancji jest opisane dokładnie polskie nazwy tychże wymienionych części waterpika. Przy okazji wyjmuję instrukcje. Niestety wszelakie języki. Widzę język radziecki, jakieś tam no różne inne, jakieś skandynawskie, ale niestety niestety języka polskiego nie ma. Przygotowałem sobie tutaj Stosowną stronę instrukcji w języku polskim, a nawet język niemiecki, prawda? No i zaraz będziemy robili krok po kroku wyjmowanie z tego pudełka. Pierwsze co się rzuca w oczy jest to taka ciekawa część. A mianowicie jest to pokrywa do zbiornika. Czyli to jest prawdopodobnie pokrywa do zbiornika, ten zbiornik ma 600 ml, ładnie tutaj widzisz 200, 300, 400, 500, 600. Tutaj prawdopodobnie jest w jakichś amerykańskich jednostkach, zapomniałem jak one się tam, pamiętam, że piwo to jest w pintach, a tutaj jest są jednostki amerykańskie, czyli zbiornik 600 ml, podstawa. Patrzymy dalej, wyjmujemy dalej spudełeczka. pudełeczka. To jest gwarancja, którą warto zachować, ponieważ na, na jej, przepraszam, to jest faktura, którą warto zachować, ponieważ na jej podstawie dostaniesz, w razie czego, w razie czego dostaniesz uprawnienia gwarancyjne. I druga taka wytłaczanka na jaja. Pudełeczko, możesz sobie popatrzeć jeszcze raz. Ładny pan. Ładny pan, czyli nie tylko panie, chociaż ze wszystkich osób, które znam, tylko panie zakupiły to urządzenie. Odkładam i wyjmujemy tutaj ładnie coś, co się nazywa podstawą i zaraz będziemy omawiali dalej Czyli tak, to jest podstawa toż tego urządzenia Tutaj jest wyłącznik To jest końcówka do irygacji Możemy sobie irygować tym swoje ząbki Szczególnie jak mamy jakiś aparat ortodontyczny, przycisk do wyjmowania końcówek, patrzę co to jest. To jest pewnie to. To jest pewnie to, ale w takim razie zainteresują cię tutaj pewnie za chwilę końcówki. Rączka z wężykiem. Coś takiego, krótki ten wężyk. Pani w sklepie mówiła, żeby nie używać do tegoż to irygatora preparatów z utleniaczami. Ten konkretny, na przykład Eludril, ma chlorheksydynę, czyli używamy wyłącznie ciepłej wody. Przycisk do chwilowego zatrzymania wypływu wody, pauza. Patrzę, co to jest. To, to będzie tutaj. Pozbacom. Przycisk typu. Pauza. Pokrywa zbiornika z umieszczonymi w niej końcówkami. Ta pokrywa wygląda tak. Czyli masz tutaj pokrywę, możesz otworzyć. A to są oczywiście wspomniane końcówki. Niestety muszę użyć chwilę trochę siły, żeby je wyjąć ładnie wyjmuję, trochę mi nie idzie, niestety ręce nienawykłe do roboty i tu prawdopodobnie można spokojnie to wszystko jakoś umocować urządzenie jest zasilane ze zwykłego gniazdka, nie widzę tutaj żadnej żadnego zasilacza Oczywiście to, co mówiłem, made in China. Ważną sprawą jest tutaj przełącznik regulacji ciśnienia od jedynki do 10, do Po angielsku to ładnie się nazywa pressure control dial. No Ktoś w innej recenzji proponował używać siódemki, ponieważ dziesiątka jest dość mocna, natomiast osoba która mi poleciła to urządzenie, używająca aparatu ortodotycznego, takich tych drutów. Mówi, że dziesiątka i też można przeżyć. Ten konkretny model Waterpika warto kupić przynajmniej z jednego powodu. Jest 7 końcówek różnych do irygacji. Dokładny ich opis jest tutaj w angielskojęzycznej instrukcji. Przynajmniej spróbuję. Ta jest chyba do czyszczenia języka. Tutaj jest jakaś taka coś co przypomina szczoteczkę do zębów, być może to jest jakaś końcówka ortodontyczna. Tu są jakieś cztery podobne, inne końcówki. Wymienię ich nazwy, aczkolwiek jeszcze nie ustaliłem która jest do czego, czyli Końcówka do irygacji, czyszczenie języka było, irygacja podziąsłowa, ortodontyczna, także i te wszystkie końcóweczki można ładnie jakoś poumieszczać. Można ładnie poumieszczać w tymże to urządzeniu. W tejże to pokrywie, natomiast zajmę się tym nieco później niestety nie jest to dobry moment przed kamerą, aby to to robić, w każdym razie wydaje mi się, że jakoś to cztery końcówki tutaj różne można wsadzić i następnie ładnie ładnie zrobić tak czyli pokrywę dajemy na zbiornik to doje, dajemy do bazy i mamy toż to urządzenie gotowe do użytku jeszcze raz sprawdzę O, bardzo ładnie, czyli tym zwalniamy O, nawet samo wyskakuje Rewelacja Takie małe kliknięcie I proszę zobaczyć, cyk Tutaj jeszcze raz, POST button, czyli robimy STOP I TIP ejection, prawda, czyli Wyskakuje nam ładnie dana końcówka w zasadzie, jeżeli chodzi o unboxing to wszystko postaram się już po pierwszej próbie zaprezentować jak to urządzenie działa. Znajomi mówią, że pierwsze próby to z reguły cała łazienka jest w wodzie. Natomiast jeżeli ty kupiłeś sobie również jakiś irygator do jamy ustnej być może też irygator waterpika, być może jakiś inny irygator innej firmy. prawda. Zapraszam cię oczywiście do komentarza, do podzielenia się z osobami innymi, które chcą kupić takie urządzenie o jego wadach i zaletach. Ja niestety jeszcze nic o wadach ani zaletach nie powiem, ponieważ... No jest to drugi dzień posiadania tegoż to przeze mnie urządzenia. No coraz więcej osób używa aparaty ortodontyczne. Często to jest, osoby są po 30, po czterdziestce i niestety zwykłą szczotką do zębów, zwykłym płynem czy nawet nitkami nie masz za bardzo szans, aby dotrzeć tam do niektórych miejsc. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia I jeszcze raz się tutaj pod tym filmem zapraszam do komentarzy na temat twojego irygatora jamy ustnej.